Hej, dzisiejszym odcinku mam dla was w którym postarajcie się wbić tyle samo lajków i dislajków. A jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to teraz to zrób, ponieważ 80% oglądających ten film prawdopodobnie nie subskrybuje mojego kanału, więc kliknij teraz do tego suba dla dzwoneczka. Z góry dziękuję i miłego oglądania. Dziękuję bardzo, Zyrox TV to jest ten Ten troll chyba, tak? Trollowanie neitami chyba to jest to Nie wiem czy to Zyrox, sobie widziałem fajnie ale bym Ale bym się w niego normalnie, jakbym Jakbym, słuchaj, wszedł w ciebie, to już bym Kończył w środku Zyrox, także Normalnie Zajrok stwinoc mycie podłogi. Nieskończoność początek partii. Wokalnej świątynia szinto czaszka z piszczelami. Czerwony wykrzyknik w kształcie serca strzałka do góry, w prawo strzałka do góry, w lewo strzałka, na dół, w prawo strzałka, na dół, w lewo strzałka w lewo i w prawo strzałka do góry i na dół strzałka zakręcona na dół strzałka, zakręcona na dół strzałka zakręcona w lewo strzałka zakręcona w prawo mały biały kwadrat, mały czarny kwadrat, mały biały kwadrat, mały czarny kwadrat, czaszka z piszczelami, czerwony wykrzyknik w kształcie serca, Informacja numer dwa: sąsiad wierci w ścianie Dzisiaj będzie normalnie, Wiksa. Słuchajcie, Wiertara będzie robiona normalnie. Zajrok! Zajrok! Zajrok! Zajrok! czaszka Zajrok! Zajrok! Zajrok! malucha. Zajrok! ciężko.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 Gwiazda Dawidowa, i yang, zagrożenie ze strony organizmów no żywych, bole, promieniowanie radioaktywne, gwiazda Dawidowa, i yang, zagrożenie ze strony organizmów żywych, promieniowanie radioaktywne, pisząca dłoń, znak ptaszka na czarnym tle, pisać, tle, skrzyżowane mieczy pacywka, ostrzeżenie, bole. koperta, pacywka, rakbyk bliźnięta, lew, pał, Waga skorpion, strzelec, koziorożec stopień, iskry, świątynia, to trefy, nieskończoność. Pisać... Świątynia nawet jakaś poleciała! Bardzo Ci dziękuję za donate'a, mordeczko, kuchana! Słuchajcie, serduszka dla Zyroxa, to jest troll... To jest taki troll XXI wieku. <śmiech> bardzo dziękuję, Zyrox. Normalnie serce dla Ciebie, mordo. O, ale bym... Ale bym się w niego normalnie, jakbym... Jakbym, słuchaj, wszedł w Ciebie, to już bym kończył w środku, Zyrox. Także, normalnie. Także... O, Zyrox, dzięki bardzo za donate. Także teraz... Dzięki Zayrokszy za czwartego. 00 odpalamy Malucha. Będzie ciężko. Och, bo widzisz z piszczelami, czerwony wykrzyknik w kształcie serca, strzałka do góry w prawo z centra do góry w lewo hmm... strzałka do góry w lewo strzałka w lewo i tra vender, Hola, poorly, na dół strzałka do góry i strzałka zakręcona do góry strzałka Dawidowa widowa i Nyang, zagrożenie ze strony organizmów żywych promieniowanie radioaktywne gwiazda ostatnia gra teraz zamknij się i wona ostrzeżenie czaszka z piszczelami pisząca dół Widziałem jeno małą frazę Serdecznie. Paweł! Współpracuj za... z nami. Nie o kurwe, syn! Będą rozmowy, tylko Zajukstwi muszę... Zajnokstwi wpłacił piątego ostrzeżenie, czaszka z piszczelami, pisząca dłoń. Spami nie wyłączaj nieskończoność, początek partii, wokalnej świątynia Shinto, czaszka z piszczelami, czerwony wykrzyknik w kształcie serca, strzałka, do góry w prawo strzałka do góry w, strzałka, do góry w lewo strzałka, na dół w prawo strzałka, na dół w lewo nie strzałka, na dół w prawo strzałka, na dół w lewo strzałka, na dół w prawo strzałka, na dół w prawo strzałka, na dół w prawo strzałka, w prawo strzałka, w prawo strzałka w prawo strzał ja na kwadracie mały czarny kwadrat czarny kontrolujcie proszę szczyna, czerwony wykrzyknik w kształcie serca parasol no w kroplach gwiazda davidowa to I jest zagrożenie ze strony organizmów żywych promieniowanie radioaktywne gwiazda davidowa i jasne zagrożenie włączyć? ze strony organizmów żywych promieniowanie radioaktywne pisząca dłoń znak w na czarnym tle uszrobane yeah. miecze pacyfik yes. ostrzeżenie koperta pacyfik karak był bliżej telefon nawaga skorpion strzelec w stopień nieskończoność o wycworzeniu czaszka z piszczelami, i pisząca dłoń i rozkręca balad Bich, bich, bitu pich, tu, tu, tu. tu.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 Zesmuki domy, w żywym promieniowanie radioaktywne gwiazda Dawidowa i <grym> Roxy w płaciu trzeciego. 00 zero, zero ZTU, ostrzeżenie ostrzeżenie z z pisząca Fabian, głos. ja Iwonka rozkręca rozkręca Czekaj, mam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 Kwadrat mały czarny, kwadrat czaszka z piszczelami, czerwony wykrzyknik w kształcie serca, parasol, skrócony oksyd, ostrzeżenie czaszka z piszczelami, pisząca dłoń. Nie! Skręca balankę, bich, bich, bich, bich, bich, tu, tu, tu. tu. Bich, bich. Nieskończoność, początek partii, wokalnej świątynia into czaszka z piszczelami, czerwony wykrzyknik w kształcie serca, strzałka do góry, w prawo strzałka do góry no, w lewo, to, strzałka, że jest strzałka teraz. Dół, w prawo strzałka na dół w lewo strzałka w lewo i w prawo strzałka do góry i na dół strzałka zakręcona na dół strzałka zakręcona do góry strzałka w zakręcona w lewo strzałka zakręcona w prawo mały biały kwadrat, Nie mały czarny było. kwadrat, mały biały kwadrat, mały czarny oh. kwadrat, czaszka z piszczelami, czerwony wykrzyknik w kształcie serca cyroxy, ostrzeżenie czaszka z piszczelami, za dłoni. Iwonka rozkręca balongę w w tu tu tu tu nieskończoność początek partii wokalnej świątynia szinto czasu, no, czerwony wykrzyknik, pozdrawiam, sekundajarca, strzałka, strzałka, do, góry, prawo strzałka do góry, w lewo strzałka, na dół, w prawo strzałka, w lewo strzałka, w lewo, prawo strzałka, to jest bardzo i właśnie, strzałka właśnie w na duch, na duch, strzałka zakręcona do góry, strzałka w zakręcona w lewo strzałka, co oczywiście w mały kwadrat, mały czarny kwadrat, mały biały kwadrat, mały czarny.